Dzień dobry, witam na kolejnym kursie z projektu Jestem stąd Opolszczyzna. Opowiadamy sobie o tradycyjnym rękodziele i elementach na nie składających się. Dzisiaj na tapetę bierzemy kompozycję wzoru opolskiego wśród kwiatów. Tak nazwałam ten kurs, kurs jest realizowany w ramach stypendium przyznanego mi przez Marszałka Województwa Opolskiego, a ja nazywam się Maja Tomanik. Zapraszam. Moim partnerem w projekcie jest Fundacja Opolskie Dziołchy to ekipa kobiet, twórczeń, artystek, animatorek, kultury, które promują um, tradycyjne rękodzieło, tradycyjne dziedzictwo materialne i niematerialne naszego regionu, czyli Opolszczyzny. Przede wszystkim są to kroszonkarki i dziewczyny, które malują na porcelanie, a przede wszystkim um, stosują opolski wzór, który jest niebywale Strojny, bogaty, precyzyjny i jest taką naszą wizytówką, wizytówką naszego województwa. Drugim partnerem w projekcie jest Fundacja Do dzieła Fundacja, która również zajmuje się promocją dziedzictwa kulturowego, animacją społeczno-kulturalną, prowadzi mnóstwo warsztatów rękodzielniczych, plastycznych, zbiera historie mówione najstarszych mieszkańców opolszczyzny, a także zajmuje się ekologią i zrównoważonym rozwojem. Dziś będziemy sobie mówić o kompozycji wzorów opolskich, a właściwie mało będę mówić, a więcej pokazywać. To, co nazywamy wzorem opolskim, pochodzi przede wszystkim z kroszonki kroszonki, czyli jajka zdobionego metodą rytowniczą w tradycyjne roślinne wzory metoda rytownicza, czyli tak zwane wytrapywanie, kto jest zainteresowany to zapraszam na warsztaty dotyczące tworzenia kroszonki. Kroszonka to też jest taki nasz produkt regionalny, taka nasza wizytówka, coś co jest bardzo charakterystyczne dla naszego regionu, mimo że te technikę i Podobne wzornictwo jest stosowane także w innych regionach kraju, ale tutaj jest bardzo mocno rozpowszechnione i stanowi jakby podstawę wszelkich działań w zakresie tradycyjnego wzornictwa. To są prace klasyczne. Wzor, wzory opolskie, przede wszystkim możemy zobaczyć na kroszące, tak jak widzieliście, i na porcelanie. Na porcelanie znalazły się one wprost z kroszonki. Są to kwiaty, które można zobaczyć na opolskich łąkach, wyjściowo oczywiście są to kwiaty, które można zobaczyć na opolskich łąkach, każda z twórczyń sobie sama je, jakby dopasowuje, sama je układa w pewne formy, w pewne dekoracyjne bryły, że tak powiem, tworząc z nich ornamenty. Niektóre można jeszcze poznać takie jak Niezapominajka czy Margaretka, a niektórych już trochę nie, są bardziej skrajne fantazji. Natomiast to, co też charakteryzuje ten wzór opolski, to kolorystyka, to te barwy, które tutaj widzicie: zazwyczaj żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, granatowy i zielony, do tego dochodzą odcienie fioletów, oczywiście każda z twórczeń ma swoją gamę kolorystyczną, ale powiedzmy, że pewne założenia są podobne, to znaczy jasne na początku, ciemne na końcu. I, i właśnie ta podstawa kolorystyczna, o której mówiłam, też występuje. Są prowadzone prace, które te wzory mają uwspółcześnić i przystosować troszkę do aktualnych trendów, do gustów. I tutaj jedną z takich czołowych osób, która prowadzi pracę w tym, w tym zakresie, jest Agnieszka Okos, bardzo utalentowana twórczyni ludowa. Część naszych twórców jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, część nie, ale ta weryfikacja stanowi jakby potwierdzenie znajomości kunsztu zgodnego z tradycją i Agnieszka do tego stowarzyszenia należy, maluje swoje wzory na porcelanie oczywiście, ale też na Innych materiałach, między innymi przetwarza je graficznie, e, drukowała na ręcznikach, e, maluje na drewnianych jajkach, tworzy e, gadżety, kolorowanki, e, tapety, e, i Bardzo intensywnie promuje wzór opolski, jest jedną z pierwszych osób, która też podejmowała takie próby ingerencji w kolorystykę, na przykład na ciemnym tle maluje same białe wzory albo ogranicza paletę do trzech kolorów. Tutaj chciałam Wam pokazać Agnieszki pierwszą pracę i którąś z kolei, bo, o, bo to pokazuje też pewną dojrzałość, jak ona się rodzi, nie od razu Kraków zbudowano i tak samo trzeba nabrać pewnej biegłości w budowaniu i rozbudowywaniu tego wzoru. Co prawda ten pierwszy talerz, mimo że widać pewne niedociągnięcia, krzywizny, jakby nie do końca zachowaną taką idealną symetrię, jaką dzisiaj u Agnieszki można obserwować, zresztą u większości twórczy, twórczyń, to jednak ten wzór był drobniejszy, jeszcze bardziej może odtwórczy wtedy. Dziś, dziś te prace są dojrzalsze i no i bardzo, bardzo charakterystyczne dla jej ręki. Agnieszka uczy również budowy wzoru opolskiego. Widzicie tutaj na drewniane, drewniane zakładki właśnie tą kolorystykę, o której mówiłam, ograniczoną, budowanie wzorów w formy graficzne. Wbudowywanie wzorów w formy graficzne. To, co trzeba pierwsze zrobić, żeby odpowiednio zakomponować wzór, no to na pewno trzeba mieć pomysł najpierw jakiś, potem ten wzór sobie naszkicować i w niego wpisać elementy roślinne. Tutaj widzimy pracę uzupełnioną, uzupełnioną o złoto, płynne złoto. I właśnie to mój jednokolorowe na ciemnym tle jednokolorowe białe koronkowe niemalże ornamenty. Agnieszka też maluje na bombkach przeźroczystych, popatrzcie, bo jakie to jest wszystko misterne i jak bardzo starannie zaprojektowane. To, co rządzi tym wzorem, to na pewno symetria. I tutaj bardzo chcę Wam zwrócić uwagę na to, jak to jest planowane, czyli najpierw mam pomysł, potem wyrysowuję sobie osie, wokół, na których oprę swój wzór, linie. W które musi mi się ten wzór wpisać dokładnie, tak? Agnieszka jeszcze mogłaby sobie tutaj narysować linię, ale jest tak wprawioną rękodzielniczką, że już tego nie potrzebuje. Niemniej jednak te osie są, zawsze bardzo pomagają, widzicie. Tutaj wzór jest wpisany w takie formy geometryczne. I to jest to, co trzeba koniecznie sobie zrobić na początku, zwłaszcza. To, co można jeszcze zrobić, innego. Tutaj popatrzcie, mamy też symetrię w zakresie tego trójkątu i tego trójkątu, kolorystyczną symetrię tym razem. Ale też te wzory są niemalże identyczne, jeżeli nie identyczne. Identyczne oczywiście w zakresie budowania wzoru z pewnych elementów, a nie od wzorowania jeden do jeden jak z szablonu. To, co ja bym zrobiła na początku jako początkujący rękodzielnik, to jeszcze bym sobie wyrysowała środki, czyli to, co ma być centrum tego, tego właśnie elementu stopienniczego. Będę tutaj troszkę się nad tym rozwodzić, bo inaczej jest dość trudno opowiedzieć i nauczyć, zwłaszcza online, tworzenia tego typu wzorów. Za chwilkę zobaczycie też pracę innych twórczyń opolskich. No właśnie, inną twórczynią opolską jest Ewa Sumnińska, też niezwykle zdolna dziewczyna. Popatrzcie, tu jest jedna z jej pierwszych prac, tu jest kolejna, i mamy dokładnie tę samą sytuację, jest zaplanowany wzór. Czyli, jakiś pomysł na wypełnienie wzorem i wrysowanie tego wzoru, w komponowanie w, w bryłę geometryczną. Ewa też maluje zakładki, współpracuje z firmą Donica, która toczy misy drewniane i niektóre z tych produktów zdobi właśnie wzorem opolskim. Popatrzcie, jak pięknie wychodzi ta współpraca. Tutaj też taka właśnie praca od backstage'u, tak zwanego, czyli po to wam to pokazuję, żeby też zobaczyć, jak sobie trzeba pomóc, jak to zrobić, żeby utrzymać te ręczne, ręcznie nakładane, spontanicznie wymyślane przecież elementy na. No, tak, żeby, żeby, żeby ta całość się pięknie komponowała. Yy, oczywiście też należy zwrócić uwagę, że zwykle zaczyna się od tych najbardziej charakterystycznych elementów, tych, który, na które mamy pomysł, że chcemy je zastosować, i one są sukcesywnie uzupełniane tymi drobniejszymi, na przykład tutaj takimi, widzicie, takimi pędami, jakimiś trawkami, roślinkami drobniejszymi. To wszystko dodaje lekkości wtedy i. I takiej finezji wykonania. Opolski wzór maluje się w ten sposób, że najpierw się właśnie po zaplanowaniu ornamentu wyrysowuje się jego czarny kontur, który następnie uzupełnia się kolorem. To jest Agnieszka Okos sportretowana przez Ewę. No właśnie dlatego, że Agnieszka jest też taką bardzo inspirującą artystką, której pracę po prostu podziwiamy. Kolejna z twórczyń, opolska działka również to Grażyna Fila. Grażyna się specjalizuje w kroszonkarstwie i opolski wzór stosuje na kroszonkach. Ten wzór początkowo nie był tak charakterystycznym, jak jest dzisiaj. Każda z miała swoje, swoje techniki, swoje motywy. Jedne były podobne do innych, inne były całkowicie odrębne. W tej chwili to to, co jest charakterystyczne, to to, że to jajko się drapie aż do białości, choć tu widzimy, na przykład takie takie takie przejścia tonalne, które są przez Grażynę specjalnie zastosowane, ale generalnie wzór powinien być na jak najciemniejszym tle, jak najjaśniejszy, żeby się mocno wybijał. Mamy wzór na, na naniesiony ten sam wzór na jajko kurze i jajko strusie, i tu jest ta piękna, piękne porównanie, właśnie. Roboty. Tu są różne jajka, różne kruszonki właściwie, bo one są już okraszone wzorem, wykonane przez Grażynę. Zobaczcie, że te wzory są niezwykle drobia, drobne, ale też pięknie zaprojektowane. To jest naprawdę cała masa takich pomysłów na budowę, na formę tego ornamentu, na tą formę geometryczną. Widzicie? Tu mamy podzielone jajko na trzy. Tu na cztery. Każda z tych czwartek e, czymś się wyróżnia, ale też na pewno mają spójne, wspólne motywy. Tutaj mamy jajko z takimi medalionami jakby tutaj, jakby bukiet rozchodzący się. E, bardzo dużo inspiracji można od e, dziewczyn czerpać. Taką dużą makietę Grażyna kiedyś stworzyła. I widzicie ciągle to jajko. Nawet takie duże jest bardzo ma bardzo filigranowy koronkowy niemalże wzór. Kolejne z jej realizacji niesamowitych i niezwykłych. Jestem wielką fanką prac Grażyny. Ale poznajcie kolejną twórczynię Ewa Olbryt tworzącą pod pseudonimem Czarna Kropka, Ewa jest pracownicą Muzeum Wsi Opolskiej i Opolską działką i też tutaj wypracowała swój własny styl, czasem tworzy kroszonki, ale częściej maluje te wzory na różnego typu produktach, to, co bardzo lubi, to czarne tło, choć też pracuje na innych, kolorowych tłach i popatrzcie, wszędzie, wszędzie ten wzór jest takim jakby, no nie wiem, jak się sypie brokat na perfekcyjnie wykonany makijaż na przykład, czy na jakiś piękny produkt, to tak samo rozsypane są te elementy florystyczne, roślinne, na wzory. Chcę wam pokazać, że tutaj każda z twórczyń ma swój styl i ma swoje motywy, które zbiera jak znaczki w klaserze. Może robić sobie wzornik. Ewa tu sobie pokazała nam kiedyś kawałek swojego wzornika, jak pracuje, jak sobie to komponuje. I w momencie, w którym nie wiem, no nie ma pomysłu, na przykład choć nie wierzę, że już nie ma pomysłów, ale powiedzmy, że może się nimi zainspirować, lub nanosić na różnego rodzaju produkty dopasowując te motywy do kształtu produktu, na którym się znajdują. Magdalena poprawka to kolejna opolska dziełka, która pracuje we wzorze ze wzorem opolskim, z tradycyjnym wzorem. Zobaczcie, tu są inne troszeczkę rozwiązania. Bardzo lubię pracę magdy między innymi dlatego, że ona, Sięga do źródeł malowanej porcelany. A takie właśnie były na początku eksperymenty z jednym kolorem nakładanym na szkliwą przy, przy naczyniach i a jeszcze wcześniej wydrapywane w szkliwie. Czyli pierwsze jest naczynie, które trzeba wypalić. I zanim to naczynie się stanie się talerzem czy paterą, w tym, w, tym, w tym wypadku, trzeba nanieść na nie szkliwo. I to szkliwo to jest taka gęsta farba, taka farba powiedzmy jak akrylowa, tej gęstości. I w tej farbie jak ona wyschnie można wydrapać wzór, a następnie trzeba to wszystko włożyć do pieca i wypalić. I ja ogromnie lubię te prace, one właśnie łączą kroszonkę z malowaną porcelaną. Niestety są nietrwałe. Ten troszkiwo może się wykruszyć przy tych takich cieniutkich przejściach. Niemniej jednak, jest to bardzo ciekawy sposób zdobienia naczyń ciągle z zastosowaniem tych samych elementów. Widzicie, tu nawet są bardzo podobne te elementy do tego, co mamy tutaj w centrum. Magda też ma bardzo dużo swoich takich Motywów, które stosuję, troszkę różniących się od, od innych, choć tak naprawdę każda twórczyni ma swoje własne rozpoznawalne motywy, ale tutaj jeszcze widać sporo eksperymentów. Właśnie ładne widzicie te przejścia kolorystyczne, które wynikają z tego, że się mocniej drapie tą skórkę, skorupkę jajka lub mniej. Tutaj też mamy wzór naniesiony na szkliwo przed wypaleniem, ale od razu jeszcze pomalowany. A to są pierwsze realizacje, to znaczy pierwsze. No to są takie realizacje z lat 60 70-tych, 70 kiedy to. Postanowiono czy zdecydowano się w sposób świadomy promować wzornictwo opolskie. Widzicie, i to o czym mówiłam, te wzory naprawdę dziś nie byłyby kojarzone z opolskim wzornictwem. To już bardziej. Początkowo to były elementy też kwiatowe, tylko każda z wymyślała swoje własne. Stopniowo. Podczas zwłaszcza dzięki konkursom kroszonkarskim, twórczynie zaczęły prześcigać się w coraz doskonalszej kompozycji i wpisywaniu właśnie w formy geometryczne tych wzorów kwiatowych. Co poskutkowało tym, że dziś te wzory są bardzo, bardzo drobne, bardzo filigranowe, bardzo precyzyjne. Jajka są doskonale pofarbowane i tam naprawdę mucha nie siada. To jest jeden z Pierwszych, to znaczy, z tych pierwszych prób, jeden, jeden z przykładów pierwszych prób tworzenia malowanej porcelany, do której zostały zaproszone tradycyjne twórczynie, kroszonkarki, ponieważ one znały właśnie wzory, które przenosiły na jajka. Tym razem te wzory. Chciano zastosować na porcelanie. porcelanie, dlatego, że na Opolszczyźnie bardzo dużą firmą i jednym z takich znaków rozpoznawczych była porcelana z Tutaj są wzory drapane, czyli też metodą rytowniczą naniesione na, na szkliwo. Niestety z tej techniki się wycofano właśnie ze względu na kruchość naczyń. Tutaj też jedna z tych pierwszych wzorów, zobaczcie, ale tu już mamy zastosowaną tą kolorystykę. Tą kolorystykę, która jest bardzo charakterystyczna, która jest bijąca po oczach niemalże i która sprawia, że większość osób, która dostaje tego typu rzeczy, traktuje je tylko i wyłącznie jako dekoracyjne, a rzadko ich używa. Ponieważ one zwyczajnie, no, na dzisiejsze standardy, nie do końca pasują w, do reszty wyposażenia wnętrz e, i do tych trendów, które panują we wzornictwie obecnie. Tutaj też. Jeszcze jedna z tych pierwszych prób. Ciągle chcę Wam pokazać, jak, jak fantazyjne są te motywy. I teraz, dla początkujących, te motywy można sobie, że tak powiem, wziąć na warsztat i je rozbudowywać, skracać, dopasowywać do swojego gustu i do swojej ręki, bo każda ręka będzie troszeczkę inaczej je tworzyć. Tu już mamy takie klasyczne, można powiedzieć, wykonanie, to jest jeszcze jedno z tych pierwszych, widać większe te elementy, bardziej takie zróżnicowane, jakby trochę nieopolskie nawet, natomiast tutaj już mamy bardzo charakterystyczny opolski wzór. Jeden z ostatnich motywów, to znaczy takich moich przykładów, ich jest oczywiście cała masa, co twórczyni, to, to, to naprawdę po prostu całe bogactwo ornamentów i elementów składowych, ale tutaj ciągle przewija się, widzicie, ukształtowało się faktycznie to wpisanie w, w, w jakieś takie geometryczne kształty, to, że ten ornament składa się wzór opolski składa się nie tylko z tych właśnie tych elementów drobnych, ale też i z tych składowych form, które tworzą całość ornamentu. Żeby sobie pomóc, została utworzona taka takie przykładowe ornamenty, które można wykorzystać. Te prace zrealizowała Lokalna Grupa Działania Kraina Świętej Anny. W ramach jednego z projektów także zostały utworzone przykładowe palety kolorystyczne tradycyjnego rzemiosła. I tym akcentem chcę Was zaprosić do własnych prób, do sugerowania się tymi motywami. Możecie też wracać do wcześniejszych elementów filmu, po to, żeby wziąć się na warsztat i spróbować na początku je odtworzyć, a później przetworzyć, bo przecież nie chodzi nam o kopiowanie cudzej pracy, a, a o nauczenie się pewnej, pewnej techniki. Zapraszam do działania, do dzieła! Serdecznie Was witam na części praktycznej naszego kursu. Pracujemy nad kompozycją wzoru opolskiego i tak jak pokazywałam Wam w prezentacji, ważne jest, żeby sobie ten wzór rozplanować. Jakby można pracować dzisiaj na dwóch poziomach. Pierwszy to byłby po prostu próba od wzorowania bądź stworzenia swoich własnych motywów dekoracyjnych, czy do dekoracji porcelany, czy do dekoracji jajka, a może gdzieś indziej mielibyście ochotę wzory opolskie namalować. A drugi to byłoby przygotowanie sobie np. papierowego talerzyka, na którym na który wprost można nanieść e, swój, swój skomponowany wzór. E, tutaj e, zaczę, e, zaczęliśmy rozrysowywać ten wzór od środka. Widzicie, kolejnym elementem jest e, podkreślenie rogów. Przepraszam, mam odbicie lustrzane w, w kamerze. E, kolejno należałoby wypełnić na przykład, o niech ja tak sobie popatrzę, ale Wy wtedy nie widzicie dobrze, to zrobimy to tak. Wypełnić sobie ten rejon na przykład, tak? I znowu namalować tutaj kwiatuszek. Od kwiatuszka kolejny kwiatuszek. Trzy listki i tak w każdym z tych miejsc osobno. Eee, tutaj mam też taki pomysł, inny troszeczkę. Eee, Albo można po prostu spróbować skorzystać z jednego z moich wzorów, z wzorów, które przygotowałam dla Was. Wzięłam je bezpośrednio z opolskiej porcelany, również z propozycjami kolorystycznymi. No właśnie, ale można się pobawić po swojemu. A więc do dzieła. Ja do malowania dzisiaj e, wzięłam sobie akwarele, tak jak widzicie. Uwielbiam je, ponieważ e, mają bardzo nasycone kolory i są niezwykle trwałe. Mm, biorę sobie cienki pędzelek, żeby przećwiczyć e, pierwsze, pierwsze malowania. Pierwsze, co by trzeba było namalować to trzeba by było namalować czarny kontur. I Ponieważ ja już tutaj mam czarny kontur, to sobie jedynie wypełnię środki. Generalnie środki wypełniamy w ten sposób, że zewnętrzna strona płatków jest ciemniejsza, a środek jaśniejszy. Zupełnie tak samo jak w naturze. Ale żeby ta nauka moja była efektywna, to od razu odwzoruję sobie te same listki, ten sam kwiatek tutaj na boku. Mogłabym to zrobić na talerzyku, wtedy, wtedy od razu musiałabym uwzględnić kształt talerza i wpisać ten wzór właśnie w jego kształt. Czyli najpierw musiałabym sobie go w ogóle zaplanować. Jeżeli korzystacie też z akwareli, to bardzo proszę wcześniej je zmoczyć, żeby uzyskać piękny nasycony kolor. Można używać e, tych kolorów, mm, że tak powiem zbiorowo, to znaczy od razu z góry mm, określić sobie, gdzie pewne kolory będą e, zastosowane, bo e, polska porcelana wydaje się być bardzo pstrokata, e, ale... Mm, ale tak naprawdę użycie tych kilku kolorów, które tam się znajdują na niej w sposób ładny, estetyczny nie jest wcale takie proste. I tutaj też macie okazję przymierzyć się do tego. Skoro mówiłam, że są ciemniejsze te brzegi to by trzeba było właśnie ciemniejszym kolorem je wypełnić. Bardzo popularnym yy, jest kwiatek yy, ala Niezapominajka, więc... Więc nie może go zabraknąć także u mnie. Te kwiatuszki często się nanosi na brzeg naczynia, tworząc taką koronkę. Co też jest ważne, przy tworzeniu wzoru opolskiego moje farby mają kolorów 24. Tymczasem we wzorze opolskim nie występuje aż tyle kolorów. Mamy zwykle żółty, pomarańczowy, biały, niebieski, zielony, oczywiście czarny do konturów, czerwony, fioletowy i różowy. I tak naprawdę niewiele więcej. To już oczywiście zależy od indywidualnych jakby inwencji, indywidualnej inwencji artystek, ale mm, ewentualnie są dwa zielone, ale zazwyczaj ta paleta ogranicza się właśnie do tych kolorów. Dlatego też, tak jak mówię, ich zaprojektowanie, odpowiednie wpasowanie w całość kompozycji wcale nie jest aż taka prosta. Bo kwiatuszków jest cała masa, każdy powinien być troszeczkę inny, czy jest troszeczkę inny. A czasami artystki potrafią nawet mm, ograniczyć sobie jeszcze tą paletę kolorów do dosłownie e, trzech czy czterech. Dzięki czemu uzyskują takie bardziej no, chromatyczne, mm, chromatyczną kolorystykę, e, monochromatyczną, przepraszam... E, która jest bardziej współczesna. Można podejść bardziej precyzyjnie do tego kolorowania, ale czasem też tak jest, że kontur u artystek rozjeżdża się z kształtem. Wbrew pozorom to, to, to, to jest... Inaczej, to może być walorem, u tych artystek, u których tak jest, to jest to walorem, dlatego, że te obrazy, te wzory nabierają takiej dynamiki i lekkości. Ponieważ się robi długo te wzorki precyzyjne, więc to rozjeżdżanie się kolorów też wynika z tego, że, że artystki chcą pracować szybciej troszkę. Za chwilkę Wam pokażę, co mi tu wyszło. Ciekawa jestem Waszych prac. E, ja już więcej kolorować nie będę. Mogłabym spróbować przenieść ten wzór na... Mm, na jakiś właśnie talerzyk, czy szklaneczkę, czy, czy coś takiego. E, ale... Robię go tylko po to, żeby Wam pokazać i tu uzyskałam taki efekt jeszcze niedokończony. Można w kolejnym etapie właśnie spróbować samemu e, namalować e, taki wzór. Dobrej zabawy Wam życzę. Pochwalcie się swoimi e, pracami i wrażeniami e, z tego warsztatu.